Mili mieli czas ozejrzeć się. i teraz mamy czas ozejrzeć się i w razie czego mamy z czego odejść to... lecimy Tutaj egzaminator może powiedzieć, padnie, może paść takie polecenie, proszę zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu za skrzyżowaniem. Mamy trochę mgły, trochę to kiepsko wygląda, ale popatrzmy sobie tak. Mamy tu skrzyżowanie o, oznaczone znakiem yy, i za tym skrzyżowaniem mamy pierwsze co? zatoczkę z przystankiem. Możemy się zatrzymywać? Nie możemy. Nie. Dopiero w drugiej zatoczce i tutaj kierunkowskaz w prawo. Zbliżamy się do prawej krawędzi nim Wcześniej sobie najechać, żeby przyhamować i wolniutko sobie wjeżdżamy. Tak, żeby nie obtrzeć się oponą o ten, zatrzymujemy się, wyłączamy kierunkowskaz, zaciągamy ręczny, wrzucamy luz, i to jest koniec manewru, e, koniec manewru zatrzymywania. Widzieliśmy, pierwsza zatoczka jest e, autobusowa, więc nie wolno się zatrzymywać na całej długości. Druga zatoczka to jest ta, w której stoimy. Jeżeli w czasie egzaminu byłaby za, zajęta, możemy zatrzymać się w następnej zatoczce. Jeżeli ta by była za, zajęta, jest tam trzecia zatoczka. Trzecia zatoczka jest o 20 cm szersza i tam jest najlepiej zatrzymać się autobusem, ale możemy tutaj. I tutaj po udanym zatrzymaniu egzaminator mówi proszę kontynuować jazdę, czyli jedziemy. I teraz, proszę pana, musi pan się jest włączanie się do ruchu, czyli musi pan się rozejrzeć po obu lusterkach. Prawo, lewo i dopiero możemy włączać się do ruchu. Żeby nie zapomnieć o prawym lusterku. No. Możemy jechać. Cięcie. Za, znowu zaczynamy.